Czy zakup szklanej kabiny prysznicowej jest dobrym pomysłem? Czy szkło w kabinie nie pęknie podczas przypadkowego uderzenia? I co jeśli się rozbije? Czy mnie nie skaleczy? Na te i na wiele innych pytań dotyczących szkła stosowanego w kabinach prysznicowych odpowiem w tym odcinku. Zapraszam! Wiele osób, które decyduje się na zakup kabiny prysznicowej do swojej łazienki zastanawia się, czy wybór modelu wykonanego ze szkła jest dobrym pomysłem. Najwięcej obaw dotyczy kwestii wytrzymałości tego typu kabin na uderzenia, a w zasadzie odporności szkła na przypadkowe rozbicie. No bo przecież nawet dzieci wiedzą, że rozbicie szkła nie stanowi większego problemu. I rzeczywiście jest to prawda, jeśli mówiąc to mamy na myśli szkło, które stosowane jest na przykład do produkcji okien. Nie musimy użyć zbyt dużej siły, żeby je rozbić. I właśnie z powodu tego, powszechnie panującego stereotypu, bardzo wiele osób obawia się zakupu szklanej kabiny prysznicowej. Musisz jednak wiedzieć, że do produkcji kabin prysznicowych wykorzystuje się wyłącznie szkło hartowane, nazywane również bezpiecznym, które charakteryzuje się innymi własnościami fizycznymi niż szkło tradycyjne niehartowane. Po pierwsze, Szkło hartowane posiada od 3 do 5 razy większą wytrzymałość na zginanie niż szkło niehartowane. Przykładowo, szkło niehartowane typu Flot, czyli płaskie, które jest powszechnie stosowane w bardzo wielu dziedzinach naszego życia, również we wspomnianych wcześniej oknach, posiada wytrzymałość na zginanie wynoszącą 40 N na mm2. Natomiast szkło tego samego typu, ale poddane już procesowi hartowania, od 120 do 200 N. Po drugie, szkło hartowane jest prawie 4 razy bardziej odporne na nagłe zmiany temperatury, czyli tzw. szoki termiczne, niż szkło niehartowane. Dla szkła niehartowanego wytrzymałość na szoki termiczne wynosi około 40 kelwinów, natomiast dla szkła hartowanego około 150. Oznacza to, że szkło hartowane jest w stanie wytrzymać nagłą zmianę temperatury wynoszącą do 200 stopni Celsjusza. Po trzecie, proces hartowania szkła sprawia, że szkło takie podczas rozbicia pęka na tysiące drobnych kawałków o tempo zakończonych bokach. To praktycznie do minimum ogranicza ryzyko skaleczenia. Dlatego ty i twoja rodzina możecie korzystać z tego typu kabin bez żadnej obawy. I po czwarte, jako ciekawostka, zarówno szkło hartowane, jak i niehartowane posiada bardzo wysoką wytrzymałość na ściskanie wynoszącą aż 1000 nm na milimetr kwadratowy. Oznacza to, że rozbicie sześciennej kostki szkła oboku 1 cm wymaga obciążenia rzędu aż 10 ton. No dobrze, ale możesz zadać sobie pytanie, czy szkło hartowane posiada same zalety, czy nie ma wad? Niestety ma. Najsłabszym ogniwem tafli szkła pozostają z reguły jej krawędzie. Obróbka szkła, czyli cięcie i łamanie, powoduje powstawanie najczęściej właśnie na krawędziach, różnego rodzaju mikrodefektów. Dlatego jakość ich obróbki jest zasadniczym elementem wpływającym na wytrzymałość szkła. Im jest gorsza, tym mniejsza jest jego wytrzymałość. Z tego powodu producenci kabin prysznicowych przed oddaniem szkła do hartowni szlifują i polerują jego krawędzie, gdyż wiedzą, że wpływa to znacznie na zwiększenie jego wytrzymałości. A dla Ciebie Przyszłego użytkownika kabiny prysznicowej oznacza to, że szkło kabiny jest najbardziej podatne na rozbicie podczas jej montażu i przenoszenia. Przypadkowe uderzenie krawędzią szkła np. o podłogę może doprowadzić do powstania defektów, które zmniejszą jego wytrzymałość, a w najgorszym przypadku doprowadza nawet do rozbicia, dlatego dokonując montażu trzeba zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie krawędzi, oraz zadbać o to, by zawsze odkładać taflę szkła na miękką powierzchnię bez żadnych twardych zanieczyszczeń, na przykład ręcznik. Po prawidłowym zamontowaniu ryzyko rozbicia kabiny prysznicowej spada praktycznie do minimum i trzeba się naprawdę postarać, żeby doprowadzić do jej uszkodzenia. Jakiś czas temu od jednego z klientów otrzymałem następujące pytanie. Słyszałem, że szklana kabina prysznicowa może samoczynnie pęknąć. Czy to prawda? Niestety tak. Zjawisko to nazywane jest spontanicznym pękaniem szkła. Wszystkie rodzaje szkła typu flot wykazują pewien stopień niedoskonałości. Jedną z nich jest wtrącanie do masy szkła siarczku niklu. Większość wtrąceń nie wywołuje żadnych problemów. Niektóre jednak mogą prowadzić do spontanicznego pękania, pełni zahartowanego szkła. Część producentów, aby zapobiec temu zjawisku, poddaje zahartowane szkło dodatkowemu procesowi termicznego wygrzewania, czyli umieszcza je w specjalnej komorze i podnosi temperaturę do około 290 stopni Celsjusza, gdyż działanie to przyspiesza proces rozszerzania siarczku niklu. Dzięki temu szkło posiadające wtrącenia najczęściej pęka w komorze podczas wygrzewania, zmniejszając tym samym ryzyko pęknięcia gdy kabina już jest zamontowana w łazience. W tym miejscu chciałbym Cię jednak uspokoić. Zjawisko spontanicznego pękania szkła występuje niezwykle rzadko i rozpatrywać je należy raczej jako ciekawostkę niż faktyczny problem. Podsumowując, Własności szkła hartowanego sprawiają, że tego typu szkło świetnie nadaje się do stosowania w kabinach prysznicowych. Jest bezpieczne w użytkowaniu, posiada bardzo dużą wytrzymałość na przypadkowe uderzenia oraz odporność na nagłe zmiany temperatur, które praktycznie zawsze mają miejsce podczas brania prysznica. Szkło hartowane jest bezpieczne w użytkowaniu. Najbardziej podatne na rozbicie jest natomiast podczas przenoszenia oraz montażu kabiny prysznicowej. Po prawidłowym jej zamontowaniu ryzyko jego rozbicia jest bardzo niewielkie. Szkło posiada jeszcze jedną ważną zaletę. Jest świetnym izolatorem. Podczas kąpieli nie będzie wydostawało się przez nie ciepło. I ostatnie, szklane kabiny prysznicowe prezentują się po prostu o niebo lepiej niż te wykonane z akrylu lub innych tworzyw sztucznych. Mam nadzieję, że pomogłem i rozwiałem obawy osób, które zastanawiały się nad zakupem szklanej kabiny prysznicowej. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, daj łapkę w górę. Jeśli chcesz oglądać więcej filmów tego typu, zasubskrybuj mój kanał. Jeśli jednak nadal masz wątpliwości lub pytania, na które nie udzieliłem odpowiedzi, napisz o tym w komentarzu, odpiszę lub nagram stosowny odcinek. Do zobaczenia!